Jego uczucia, myśli i zamiary. Witam serdecznie wszystkich kochanych Państwa. Dzisiaj wróżba z kart Lenormanda. Oto właśnie ta talia. Lenormand Dreaming Way, czyli droga marzeń. Zobaczmy kochani, co dzisiaj wyjdzie w jego czyli w tej osobie ukochanej, u osoby ukochanej, co ta osoba ukochana myśli, czuje i zamierza w stosunku do Was. Oczywiście proszę Was, zaznaczcie swoją obecność dzisiaj komentarzem pod tym filmikiem. Czy ta wróżba rezonuje? Zostawcie może smajlik, może jakąś, jakiś, jakiś fajny tekst, jakieś słowo, zdanie. Proszę Was, napiszcie mi coś dla wymiany energii, żebym poczuła Waszą obecność. Dajcie też lajka like, z Ciuczkiem górę. Wszyscy nowi, proszę Was, zasubskrybujcie dzisiaj mój kanał z dzwoneczkiem u góry, byście dostawiali, dostawali powiadomienia od YouTube'a o nowych takich filmikach. Na różne tematy są wróżby tutaj, również live, wróżby do kart, do, wróżby do Waszych pytań na live, też horoskopy lustro, rozkłady tygodniowe, yy, yy, karty anielskie, karty tarota, karty cygańskie, karty Lenormanda. Cały czas poszerzam swój repertuar, więc zapraszam Was bardzo serdecznie do subskrypcji mojego kanału. Oczywiście wszystkich zapraszam również do wróżb mm. indywidualnych. Robię również wróżby indywidualne dla Was. Pytajcie się poprzez e-mail. Mój adres e-mailowy znajdziecie pod filmikiem, w filmiku i w komentarzach. A ja Wam podam warunki oczywiście takich wróżb. Kochani, zacznijmy teraz naszą wróżbę z kartle Normanda. Jego myśli, czyli znaczy myśli tej osoby ukochanej. Być może jesteście dla Niego osobą z przeznaczenia. Jesteście na pewno dla Niego osobą bardzo ważną. Połączenie Wasze jest ważne. Tak jakby być może nawet bratnia dusza, związek karmiczny. On czuje, że jesteście sobie dane z przeznaczenia. Jakieś tutaj są problemy, komplikacje, yy, opóźnienia. Nie wiem, jakieś skomplikowane sprawy, które chce on wyjaśnić. Słońce, karta wyjaśnienia, karta jakby pojednania, czy chce, żeby był piękny, pozytywny czas między wami. Jesteście dla niego ważne, ten związek, ta relacja jest dla niego ważna i wszelkie komplikacje, które przyjdą, lub jakieś rywalki, konkurentki, chcecie Chce on wyjaśnić z wami. Chce, by nastał ten piękny, gorący, pozytywny czas. Między wami słońce, czyli najpiękniejsza karta pozytywności, dobrych energii, dobrych wibracji między wami, która wyjaśnia wszystkie tutaj te wasze jakieś skomplikowane sprawy. Co on czuje? Tutaj jest jakaś blokada. Blokada nie wiem, po randce, blokada, by zaprosić na spotkanie, na randkę jakaś, nie wiem, czy zranicie zranici, się słowami, czy on czuje się zablokowany um, po randce, czy przed randką ale jest tutaj miłość, być może ta miłość go nie wiem, w pewien sposób odblokuje być może miłość, lub ta miłość go jakoś przestraszyła w każdym razie tu jest miłość, emocje, sympatyczne rozmowy, sympatyczne spotkanie, randka, chęć zaproszenia, chęć spędzania miło, czasu i tutaj jest jakaś blokada. Jakaś blokada, która musi jakby tutaj w jego sercu, w jego uczuciach odejść, ponieważ on blokuje tu uczucia, on blokuje następne spotkanie. Blokuje jakby te emocje, żeby przepływały. Tutaj są emocje, są uczucia, ale jest również blokada. Lub on czuje się czymś zraniony. Zablokowane jest następne spotkanie i zablokowany jest jakby rozwój tutaj uczuć. I ta kosa być może też oznacza, że on jest jakiś zraniony czymś słowem, gestem. Także uważajcie, by jeszcze bardziej tutaj nie prowokować, nie... Robić jakichś sytuacji ciężkich, skomplikowanych, ponieważ tutaj jest jakaś naprawdę widoczna, silna blokada, czy odcięcie miłości, odcięcie spotkania. Co on zamierza w stosunku do Was? Tutaj mamy już w przełożeniu kart, że on na pewno myśli o Was. Tu jest osoba pytająca. Myśli o sobie pytającej, czyli o Was, jakby tutaj... Um, próbuje sam jakby być szczęśliwy, tak? Karta nadziei na coś, yy, co się rozwinie szczęśliwie, karta nowego rozdziału, karta otwarcia się nowej tutaj perspektywy, nowych możliwości, nowej szansy, yy, jakby otwiera tutaj nowy rozdział, nowy kapitel na piękną jakąś historię nową z Wami, czy miłosną, romantyczną, czy jakąś nową relację. Tutaj jest wielka, olbrzymia nadzieja, że to wszystko się rozwinie, ale również jest w jego zamiarach jakaś frustracja, jakieś, nie wiem, lęki, być może jakieś lęki przed awanturami, przed problemami, przed trudnościami, yy, które trzeba... Też, też problemy jakieś Jego może, które musi On jeszcze posprzątać, wyczyścić, wytłumaczyć, by tutaj te sekretne sprawy, których Wy nie wiecie, by posprzątać z tej drogi, by można było się tutaj zrealizować i spełnić w tej nowej relacji z Wami, ponieważ Wy tutaj jesteście w Jego planach. Wy jesteście na spodzie talii. Także są jeszcze jakieś tu sekrety, jakieś sprawy, być może o których nie wiecie pod osłoną nocy. Które trzeba byłoby tutaj wyjaśnić, które trzeba posprzątać, wyczyścić, żeby Wasza relacja się dobrze rozwinęła, ponieważ są tu jakieś, właśnie, tak jak wspomniałam, już blokady, ale na pewno Wy jesteście tutaj w jego myślach, planach, uczuciach, zamiarach, ponieważ Wy, jako osoba pytająca, wychodzicie tutaj na pewno w tym obrazie kart um, rzeczy tutaj, które się wysuwają na plan pierwszy to to, że on myśli, że wy jesteście danemu z przeznaczenia, że jesteście osobą dla niego ważną, chce z wami pięknego, gorącego, namiętnego, pozytywnego czasu ale jest też tu jakaś frustracja jakieś, nie wiem, lęki, problemy blokady um, które, jeszcze które są, które należy wyczyścić, posprzątać, usunąć. Jest też chęć spełnienia marzeń, ale również wyjaśnienia wszystkich ukrytych spraw, sekretów, jakichś spraw niewiadomych, ale tutaj powinno się coś jeszcze wyjaśnić i chęć spełnienia marzeń tutaj w tej relacji. Chęć spotkania, chęć miłości, pragnienie miłości, które jest jednak tutaj zablokowane jeszcze. I które trzeba tę tą, tą blokadę trzeba tej usunąć. Te frustracje, jakieś lęki trzeba usunąć. No, ym, owszem, pojawiają się też tutaj na poziomie głowy, serca i zamiarów y, karty trzy problematyczne, czyli wąż, żmija, tak? Y, kosa i y, miotła, czyli rózga. Czyli tutaj należałoby posprzątać te sprawy blokad i tutaj jakichś komplikacji, zawikłań, ciężkich spraw lub jakichś eks-związków, tak? eks, nie wiem, czy przyjaźni, czy jakieś konstelacji. Dopiero to posprzątanie, wyjaśnienie tych spraw, które są jeszcze niejasne dla Ciebie, pomoże tutaj rozwinąć Cię tej miłości.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 Co jest ważne dla tej relacji? Free yourself. It is time to take back control of your life. Czyli uwolnij siebie. Jest teraz czas, by mieć kontrolę nad twoim życiem. Czyli nie poddawaj się żadnym tu emocjom, blokadom, frustracjom, komplikacjom. Tylko uwolnij się i bądź Ty wolna. Czyli uwolnij się tutaj z tej, z tej klatki, jakby tak? Z tego tutaj, jak to się mówi, z tego małego takiego pola widzenia. Uwolnij się i żyj wolna, żyj po prostu swoją wolnością, swoją radością, swoim szczęściem osobistym. Postaw na swoje własne, szczęście osobiste, na własną miłość i na własną wolność. I nie wikłaj się tutaj w historię być może jakieś frustrujące, blokujące, zablokowane czy skomplikowane. Tylko postaw przede wszystkim na pierwszym miejscu na siebie samą. Na swoje osobiste szczęście. Na swoją emocjonalną wolność. To jest bardzo ważne, by się nie zawikłać tutaj yy, w te historie miłosne, które nas zniewalają w pewnym sensie. Tak? Także takie przekazy są na dziś. Zobaczmy jeszcze, może jestem ciekawa, co wasza osoba ukochana chce wam przekazać. Zobaczmy inny orakel miłości. Czyli przekazy płynące prosto z serca. Co partner chce wam przekazać? Co partner chce wam przekazać? Tutaj chce mi wypaść ta karta. mir geliebt, al studia jemals woszlękans. Dęgę szczec daran i śliwe dziś. Czyli jesteś bardzo kochana, niż możesz sobie to wyobrazić. Myśl nieustannie o tym, ja kocham ciebie. Czyli mamy tutaj kartę rzeczywiście miłosną, tak jak i tu, to serce, tak? Pokazuje nam też miłość, ale zablokowaną poprzez jakieś komplikacje, frustracje. Życzę Wam, kochani, wszystkiego najlepszego, pięknej miłości, pięknych związków i niech te blokady, frustracje i komplikacje przejdą. Do usłyszenia. Lajkujcie, komentujcie, subskrybujcie. Piszcie na mój e-mail, jeśli potrzebujecie wróżby prywatne. Dziękuję, pozdrawiam. Do usłyszenia już wkrótce.